Nie lubię chodzić w koszulach, w takich ten, wiecie, koszulach, Nie, ale takich kratę. E, to jest związa związane z tym, że czuję się w nich bardzo bezpiecznie, bo e, żyję w stającym lęku, że kiedyś będę musiał grać w szachy, a nie będę miał szachownicy. Mam fotograficzną pamięć. Wtedy wszystkie zdjęcia są rozmazane. Ja to są krótkowice. wtedy to to ma sens. W ogóle często jeżdżę autobusami. I jest tak, że jak jeżdżę autobusami, to lubię siąść po prawej stronie, tak żeby widzieć przystanek. I jest tak, że jak tak siedzę, to można wyczuć ten moment, kiedy autobus rusza. Jak jest się na przystanku i autobus stoi, I jeszcze jest się w autobusie, bo nie wiem czy do końca wyjaśniłem, to o co mi chodzi. Więc e, jak siedzę w autobusie, no, przy przystanku, znaczy w autobusie, autobus jest przy przystanku, I wiecie o co mi chodzi, cicho. E, I można wyczuć ten moment. Jest tak, że ja lubię wtedy znaleźć osobę, która jest na przystanku, ja wtedy robię Wiecie żeby pokazać, kto jest szefem kierowca. Eee. Ale za to pamiętam, jak moja była dziewczyna, kiedyś przyszła do mnie i powiedziała skończy. A kochałbyś mnie dalej, gdybym straciła nogę? No co, ja powiedziałem, kurwa mać kolejną? ty masz? Ale skupyżła do głowy, życie Miałeś swoją szansę, ale straciła się razem z nogą. <śmuchasz> Za co przepraszam. Nie, ale bycie z dziewczyną, która nie ma jednej nogi, jest przejebane. Każdy Sylwester, każdy balbek przebierańców. jebani piraci. Ale podczas seksu zawsze się bałem, że jak złapię za nogę, będę miał jazz no. Ale były plusy z tym związane, bo na świętek kupowałem mi skarpetki, to miałem na rok do przodu.